Ciekawe zapytanie. Nie wiem, jakie będą warianty tego pytania na prawdziwym teście, ale świętem policji ustanawia się dzień i mówi o tym artykuł 13b ustawy o policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku, a mianowicie dzień 24 lipca ustanawia się Świętem Policji. Warto byś o tym wiedział, ponieważ mogą się zahaczyć o tym o to święto na rozmowie kwalifikacyjnej. Natomiast na pewno pojawią się jakieś różne warianty tego pytania. Przy czym najważniejszy jest ten 24 lipca. Na tym kończy Twój Multiguru po lewej kliknięcie w subskrypcję z dzwoneczkiem, z powiadomieniami po prawej różne inne filmy i do zobaczenia wkrótce.